Czego świat jest tak okrutny I tyle Zwierząt nadal cierpi Schroniska Wciąż są pełne Brak w naszych Sercach dobra Pomyśl jak się Czuję zwierzę Kiedy je odrzucisz Tak wierny to człowiek być już nie potrafi Więc przemyśl swoje czyny Nie pozwól nigdy krzywdzić zwierząt Czy szansa pozostała I wiara w ludzi ktoś pomoże Uczucia masz czerę Przybędzie do Ciebie Gdy płaczesz na odnie Pamiętaj, że zawsze chytanie przy Tobie Największym szakstukiem Opiekuj się czule Spraw, to Wielu traktuj jest zawsze Największym Szachunkiem w się czule niech się zniszczyć, niech się zniszczyć, niech Cię czule, zawsze to poczuje.